Kuba, rozprówać! odcinek 657 bezlitosny O, Pany, wy tu nic nie widzicie abonament płacicie wy tu nic nie widzicie okej okay. Coś mi się tu rusza Coś tu skrzypi Coś się trzyma Przepraszam Już nie śpiewam okay. Okay. Zrobię trochę cienia Swoją posturą po raz kolejny po raz kolejny został otwarty ile tu dobro dziś, patrzcie spaćcie kapiankach no aż niepotrzebnie chyba to robię taka świeżyzna zobaczcie widzicie a sznówka tutaj a pod nią zgnielizna Tu jest nawet zdrowe, owosk Weźcie się złuszczy na jakieś rękawiczki Chłopak nie ma czym robić Kurca Pod pianką było zdrowe, no po coś pan to szarpał, panie, no coś pan zrobił Pan taką dziurę wyrwał i co teraz robi? Co to, to narobił, to głup tak jeden? Roboty, a roboty se narobił Oj, panie Oj, durne to to. Oj, takie to durne. No nadziwić się nie mogę, ile turcy. Ile takie to durne. Może dzisiaj już skończę z tym. A znaczy nie? No, że skończę w sensie takim, że dam sobie już spokój. Już mi się zmęczyło, mi się plecy mi przewiało. No, to tak sobie ponarzekam trochę. byłoby na tyle, że chodzi o See you! Nara! który nie przegonił Przybrał taką formę jest wrzesień Ciekawe jak działa mój odpływ co ty działa no. także tam tego zima a tu próg zabrany. No nie wiem. No i tak wczoraj Przegonił mnie też, Później był grad. Nie wygląda to w ten sposób. Pozostanie mi, tu, mi tutaj to wyczyszczenie tego wszystkiego. Natomiast jest bardzo chłodny dzisiaj. Czy bardzo? No jest chłodno i Mając chwilkę czasu. Na razie to zostawiam a zabioram swoje kraty do mojej norki Wyczyszczę to, zrobię z tego szablony w międzyczasie Zobaczymy czy da się to uratować czy czy coś do tego się dosztukuje, czy będę musiał od nowa wszystko robić. górna część progu tu się zamykają drzwi O, one tak halo strasznie tak idą i tak się zamykają więc zależało mi na tym profilu on jest tu inaczej tak wyprofilowany do góry i do tego miało być dospawane to wszystko co tu jest ten bok Nie, o i tam tak jako nowe i co? I miałem tutaj taki ten bok i do tego boku to sobie miało to sobie miało tak przyjść czyli w tym miejscu planowałem, że utnę tą blachę i w tym miejscu te e, te blachy sobie chwycę i tu będę miał oryginalną górę i będzie to tak. To do wyczyszczenia oczywiście. Ale jakoś tak się stało, zaznaczony jestem i się potykam, że z tego kawałka tej blachy trochę było więcej. Sobie pomyślałem, skoro tu jest ten oryginał, ale on ma takie wrzery. Wżer to wżer. W sumie to jest środek jak to zakonserwuje i dużo warstw wam to jeszcze odpowiednio wyczyszczę, no to myślę, że tutaj to nie powinno być jakiegoś z tym problemu. No ale to będą tutaj jakieś spawy. I zaryzykowałem i sobie pomyślałem, że spróbuję to dogiąć resztę do całego profilu. A że myślenie nie boli, u mnie też nie wiem. Dobra, nieważne. Nieważne. Porwałem się na to myślenie, że tak powiem, i troszkę wyprofilowałem to. Tu jeszcze muszę to dogiąć lekko na dół, bo za bardzo idzie do góry, chyba. Tak. Czy to idzie tak, a to idzie do góry, więc tu zaraz nagrany czy się ja i nie wiem, czy tam o których nie mówię no i tak to też pro, wyprofilowałem wyszedł mi taki strup no, wadą tego jest to, że jednak no, już jest późno, nie chcę się tu czaskać i lekki profil, który tutaj był jeszcze nie jest idealny, więc pozostanie mi jeszcze go troszkę podklepać w dzień. No i albo to tak zostawić, albo wrócić do tej koncepcji tu uciąć i rozpawać to. Muszę się z tym przespać. Ogólnie to wygląda tak. Tu jest takie do góry tego do góry zbytnio nie mam więc też będę chciał ale tej blachy jest na tyle jak przystawię że gdyby ona tutaj ten punkt górny ma czy ja w ogóle mówię z sensem czy coś kocze? halo no także koniec na dzisiaj jest 22 prawie chyba nie wiem może jeszcze nie. Nie wiem. Jak ktoś może jak sprawdzi, która teraz jest godzina. Eee, taki żart suchar. No. I chyba mimo wszystko myślę, że lepszy taki strób podklepany i jeszcze go wyklepie, wyczyszczę, zakonserwuję, ale dużo gadania już kończę. I zawsze to lepsze niż... No nie jest coś takiego, no. no. Kurna, no. Kurna, no. Jak żyć? Jak żyć? Na no jutro, albo nie jutro, tylko kiedyś tam. O, pozostanie mi druga część. Patrzcie, tu też jest taki. Chyba sobie to wytnę. Halo chyba sobie to wytnę i sobie zrobię z tego jakiś medalion, albo nie wiem no zawieszkę do kluczy cokolwiek, że to fajne takie no zrobię, zrobię sobie co sobie nie zrobię zróbcie sobie też wejście, wytnijcie jak sobie otworzycie próg to, to jest wewnętrzny od środka, wewnętrzne od środka. To taki znaczek jest. To możecie sobie wyciąć i zrobić, jak chcecie. Albo ja wam zrobię, wyślijcie, to wam zrobię. No, jakby ktoś chciał taki profil, to, to robię od ręki, nie? 500 zł, panie daży i, i, i ci zrobię. Ta tydzień czasu i z takiej blachy, panie, 500. Handmade, o. U Janusza, w piwnicy. No. Aha, i nie wysyłam za pobraniem. Okej, okay. żarty żartami. Trzeba się umyć nogi. I tyle. See you. Dzisiaj, jako że nastał nowy, piękny dzień w tej naszej krainie. Przyszedł czas na robienie progu od wewnątrz Prog od wewnątrz będę chciał zrobić z tego elementu Mam takie puzzle o, Tu I to Tu No i takie coś Będzie przeniesione tu Czy to widać? Widać, coś tam widać. Więc zabieram się do działania. Się. E, no od paru dni ta wkrętarka przestaje mi tutaj kontaktować przy kablu Gdzieś widocznie jest przełamane, załamane, e, wytarte Więc muszę ją rozkręcić i zobaczyć czy sobie tam radę z tym poradzić Żeby Działała, będę jej potrzebował